Do normalności branży ślubnej jeszcze daleko, ale pojawiło się światełko w tunelu. Mamy coraz mniej zachorowań, a dzięki temu pojawiły się pierwsze luzowania obostrzeń. Wątpliwości pozostaje jednak co nie dlatego dziś wraz z moimi gośćmi postaram się rozwiać jak najwięcej z nich. Kiedy skończy się koronawirus? Kiedy wrócimy do normalności? czy uda nam się żyć tak jak żyliśmy przed pandemią, czy będzie inaczej, może będzie lepiej, o tym jak po pandemii zmieni się rynek ślubny i o tym, jak już zmienia się tak naprawdę z dnia na dzień, porozmawiam z Anią Nowakowską, która w branży ślubnej pracuje już od ponad 15 lat i aktywnie brała udział w rozmowach z rządem na temat odmrażania branży ślubnej. No i zaprosiłam jeszcze do rozmowy mojego męża, o którym mam tu przepięknie napisane – organizator mojego życia i biznesmen branży ślubnej. <grym> bardzo ładnie napisane jest, to. Tak. Słuchajcie, kiedy będzie normalnie? Czy będzie normalnie? Pytanie, co to znaczy normalnie? Było szalenie, ale było pięknie. Teraz jest trochę inaczej oczywiście. Sytuacja jest bardzo trudna i dla par młodych, i dla przedsiębiorców. Mm, Powiedzmy sobie, ale... sytuacja bardzo trudna. Ufam się, wszystko stanęło. a nie jesteśmy w momencie, gdzie po prostu ok, teraz powoli ruszamy, ale to była totalna zapaść tej branży. Ja się nie boję powiedzieć naprawdę, że my przeszliśmy głęboką zapaść i taką depresję branżową, mm -hmm. bo to, co nas spotkało w, w zeszłym roku, w marcu, to jeszcze na początku tak naprawdę nikt sobie z tego nie wyobrażał, co to będzie. Wydawało mm -hmm. nam się, że tam, Chwila Przestoju i na sezon, na czerwiec wszystko wróci pięknie, tak jak było. Tak, no jakby, jak było to wiadomo. Czy Ty, Aniu, zauważyłaś, że w tym kryzysowym momencie te miejsca, gdzie się odbywają wesela, one zaczęły się zachowywać bardziej elastycznie? Mówię w kontekście tego, że pary e, przesuwały czy odwoływały swoje śluby? Czy jednak m, to był tak trudny moment, jeżeli chodzi też o finanse wielu przedsiębiorstw, że oni po prostu musieli walczyć o przetrwanie, no i niestety, jak były wpisane jakieś kary umowne, to, to chcieli je uzyskiwać. Jak to wyglądało? Czy sytuacja mocno zaskoczyła, i myślę, że w większości ludzie spojrzeli na to bardzo racjonalnie. Zdarzały się oczywiście m, sytuacje, że jakby ktoś traktował to zero-jedynkowo, ale m, z moich obserwacji i tak jakby rozmów branżowych, to jednak staraliśmy sobie pomóc. My, my byliśmy z moim mężem na takiej pozycji trochę po środku, bo z jednej strony mamy kontakt z przedsiębiorcami, z drugiej strony jesteśmy też no takim trochę pogotowiem dla młodych par. Znaczy, to założyliśmy to pogotowie ślubne na samym początku pandemii i potwierdzam tak, że większość firm z branży ślubnej rozumiało sytuację, ale też mieliśmy przypadki, kiedy nawet ostatnio czytałem, no są firmy, które na przykład twierdzą, że to nie jest stan wyjątkowy, to nie jest siła wyższa i że nie oddadzą zadatku. To się zdarza. Zdarza się To oczywiście. nie zdarza. Również wymagania par młodych kiedy są jakby nieadekwatne do, do sytuacji pary młode, też jakby ich oczekiwania, że wszystko musi być dla, dla nich zrobione i wszyscy muszą być dla im, im na ustępstwa, jest też niekiedy bardzo wygórowane. Na przykład nie odbiorę sukni ślubnej, no bo nie wiem, czy będzie ślub, no ale ta suknia ślubna jest uszyta już i, i ten, który ją uszył, no może powiedzieć, ok, odbierz ją później, ale no, jeżeli ktoś mówi, jak zrezygnować z tego, jak chcę cały zadatek z powrotem, no to już jest problem. Ale mówię, myśmy reagowali na bieżąco to i tam były tysiące zapytań, Myślę, że nikt z taką sytuacją się nie liczył. To jest sytuacja, tak jak powiedziałam, trochę tak jak no, jakby wojny, no ale taka sytuacja nie, nie miała miejsca nigdy. E, Aniu, zostały teraz dopuszczone w najbliższym czasie wesela plenerowe. Różnie ludzie rozumieją plener, no bo niektórzy to tak... Właśnie wyjdę sobie na trawkę i rozłożę kocyk i pod chmurką, zresztą mamy te piękne obrazki z amerykańskich filmów, jak to jest pięknie pod gwiazdami i rozwieszone lampeczki. Oczywiście też, natomiast klimat w Polsce mamy jaki mamy Taki mamy i klimat. tak naprawdę widać co się dzieje za oknem. Nigdy nie wiadomo co będzie następnego dnia, czy będzie deszcz, czy będzie śnieg, tak, bo można to prognozować oczywiście. Następnego dnia no, mało kiedy planujemy na następny dzień, planujemy z wyprzedzeniem rocznym czy półrocznym. Więc e, organizacja wesela planerowego pod tak zwaną chmurką, jak dla mnie, jest ryzykowna I, e, i za każdym razem zabezpieczałabym się zadaszenie. No jakby ja pracuję w firmie namiotowej, więc wiadomo, że m, będę rekomendowała e, namioty, e, ale z tego względu, że naprawdę m, uważam, że jest to rozwiązanie bardzo, bardzo bezpieczne e, i trzeba się do tego dobrze przygotować. Czy jeżeli wynajmę sobie namiot, to ile ścian ma być otwartych? Czy wszystkie? Czy jedna, czy jak właśnie jest gorsza pogoda, to mogę wszystkie zamknąć i to nadal będzie plener. To hmm. chyba nie jest sprecyzowane. Nie jest sprecyzowane i, i myślę, że nie wiem, czy ktoś by się pokusił o takie doprecyzowanie, bo to takie jak w kwestii wietrzenia sali, jakby obiektu, tak? Mówi się, że powinno się co 15 minut przewietrzyć salę, żeby było w miarę przyjemnie, czy te okna mają być otwarte non stop, czy nie. Jest dużo niedopowiedzeń. Myślę, że bardziej chodzi o otwartość przestrzeni. I ja bym to w ten sposób interpretowała, że jak najbardziej możliwe otwarta przestrzeń, czyli właśnie rozsunięcie ścian, które mogą być cały czas rozsunięte. Czy mi się i... wydaje, że jak i tak ten nawet będzie postawiony w plenerze, to nikt nie chce tych ścian to to z założenia, żeby One to są, sobie tak. oglądać. One są na wypadek, pięknie. nie wiem, wichury, deszczu, ta, który jakby, zacina, dokładnie. gdzieś tak dalej, no, są na wypadek czegoś, co się źle ta. dzieje. tak? Ta. Zawsze te młode pary były przez nas uczulone uczulane na to, żeby faktycznie z odpowiednim wyprzedzeniem zacząć planować ten swój najważniejszy dzień, ale teraz czy powinno to wyprzedzenie być większe niż zwykle? Tak. Ja uważam, że tak, że powinniśmy rozmawiać dużo, dużo wcześniej, być przygotowanym, sprawdzać to, jakby przeliczać, e, wręcz podwójnie. Chociażby teraz ja obserwuję, e, co się dzieje od 15 maja, kiedy jakby rusza. E, jak, tylko pojawi, jak tylko odbyła się konferencja prasowa, nasz telefon rozdzwonił się do czerwoności. Ja jakby tego dnia ładowałam go trzy razy, a nie mam najgorszego telefonu, uważam. Gratuluję! Natomiast jakby to chodziło o jakby zainteresowanie, tak? No dobra, to musimy sobie jeszcze, słuchajcie, porozmawiać o jednej kwestii, czyli o kwestii kasy, bo ja obawiam się, że te prognozy dla młodych par nie są najlepsze. Moje pytanie jest takie, czy, czy będzie po tej pandemii w branży ślubnej drożej czy taniej? Mamy zgadywać? Jak to będzie? Ja, ja, ja, ja, ja, ja absolutnie, ja oczekuję po prostu tutaj idealnie wyliczonej odpowiedzi. Ja mam tu kompetentnych, przygotowanych gości jakie zgadywać. Ja mogę ty. powiedzieć tylko jedno, Co że ty na pewno jest, będzie drożej. Ty? Co będzie? Ja uważam, że będzie drożej. A Nawet... Ania jak uważa? Będzie drożej. Będzie drożej. Ile Ale... procent wzrosną te ceny? O, ty, myślę, że to jest takie trochę y, y, wróżenie y, y, z, y, z fusów. Ale wiem jedno, na przykład przecież sama masz salon sukien ślubnych. Szyjemy i wiemy, że są problemy z materiałami. Wielu dostawców zapowiedziało nam już, że materiały zdrożeją. I, I opóźnienia. I są opóźnienia. Jeżeli importujemy pewne rzeczy, gdzieś mamy ratem lockdown, gdzieś coś zostaje na tle i te panny młode, one muszą planować z dużo większym wyprzedzeniem, bo nie wiemy, co się stanie. Bo mamy materiał zamówiony, przecież my nie trzymamy wszystkiego na stokach. I tu ja myślę, że bardzo ważne jest, żeby to wybrzmiało. Tu nie chodzi o to, że będzie drożej, przecież że my musimy sobie odbić, ktero, odbić, odbić zeszły rok, bo nie pracowaliśmy. To, to nie w tym kontekście, tylko naprawdę. E, no koszty własne. koszty własne. własne no koszty Nie no, robimy przecież nic jako firma heredatywna, no Każdy musi zarobić coś, ale jeżeli koszty rosną, zobaczcie sobie ceny, nie wiem, benzyny, przecież transport mhm. dla Was też jest tak? ważnym elementem. Przecież to do, dowieść, koszty pracownicze rosną, wszystko ro, rośnie. To nie jest to, że ktoś chce więcej zarabiać na parach młodych. To jest tak, że ten rok pewnie będzie dla branży jeszcze trudny. Natomiast czy ty masz takie poczucie, bo ja mam takie poczucie, że w przyszłym roku, jak wybuchną te wesela, to branża nie będzie wiedziała, w co ręce włożyć. Cię bardzo cieszę, że masz taką opinię, bo my byśmy chcieli nie tak Ma działać, bo że to… że będzie taki drive i taka chęć, takie pożądanie tych wesel, tych imprez, tych spotkań. Wiesz, jest potrzeba spotkań, jest, ogromna. To, to my jesteśmy spragnieni wyjścia, no, jesteśmy zamknięci do jesteś lata. Ludzie jesteśmy sprawdzeni. Jest, Ludzi jesteśmy spragnieni i tych emocji, które tak. za tym wszystkim stoją. Więc, A oby nikt mi nie powie, że na weselu wróciło. nie chciałbym po no Chciałbym po cały czas się proszę potańczyć ze mną. <grym> A ja cały czas się opieram i tak od dziesięciu prawie. No właśnie. <grym> Słuchajcie, yy, yy, wydaje mi się, że ta rozmowa jest bardzo fajna, taka kreatywna, pouczająca, wiele wyjaśnia, natomiast to, co jest chyba w niej najważniejsze, to to, że mam wrażenie, że, że czujemy już taki powiew świeżego powietrza, że ta branża znowu powolutku, powolutku, ale nabiera tego powietrza w żagle, wiatru w żagle się mówi i powoli płyniemy w dobrym kierunku, że z tą pandemią w jakiś sposób już sobie zaczynamy radzić poprzez szczepienie, i inne y, działania i zabezpieczenia. Y, no, ale ja trzymam kciuki za to, żeby po prostu te wesela wróciły. Może nawet już nie takie jak były, już idźmy do przodu, po prostu lepsze, wspanialsze. W tym roku jeszcze trochę z pewnymi pewnie restrykcjami, ale mam wrażenie, że w przyszły rok to już będzie boom, wielki boom, renesans tej branży. No, myślę, że to dobrze, bo też wiadomo, gospodarka nie wytrzyma, a to jednak też jest praca ludzi, i oni mają rodzinę, oni się z tego utrzymują. No uważam, że trzeba już powoli odmrażać gospodarkę, że jest, jest za dużo, za, za duży czas minął, odkąd zamrozili faktycznie. Eee, no i z czegoś się muszą ci ludzie utrzymywać, prawda? To są tak samo ludzie jak my wszyscy. Czy to jest niebezpieczne? I to nie tylko dla mnie, ale jakby dzieci nie daj Boże jeszcze były, to to by się szybciej jeszcze rozprzestrzeniało, nie? Wydaje mi się, że fajnie jest dać młodym szansę do e, wzięcia właśnie ślubu. W granicach rozsądku oczywiście i w ilości osób, która nie zagraża wszystkim, więc wydaje mi się, że taka możliwość jest jak najbardziej słuszna. Buduj swój biznes razem z nami. Od teraz możesz przystąpić zupełnie bezpłatnie do naszej bazy ślubnych specjalistów. Jeśli prowadzisz salę weselną, zespół muzyczny, cukiernię, kwiaciarnię, wypożyczalnię aut czy jakikolwiek inny biznes z branży ślubnej, dołącz do nas już dziś. Robić czy przekładać? To pytanie spędza sen z powiek wielu par młodych, taka sytuacja trwa już od kilkunastu miesięcy. No ale cóż, nareszcie nastąpił przełom. Od 15 maja można organizować wesela, pod warunkiem, że są w plenerze oraz do 25 osób. Od 29 maja ta liczba gości może wzrosnąć aż do osób 50. Teraz moimi gośćmi są Paulina i Karol Zawada, którzy mimo wielu obaw zdecydowali się wziąć ślub w samym powiedzmy sobie szczycie pandemii, tak? To był 12 września? Tak jest. No dobrze, moi drodzy, bardzo się cieszę, że, że zdecydowaliście się dołączyć do mnie i, i porozmawiać o tym dniu. Na początek bardzo chciałabym się dowiedzieć, co skłoniło Was do tego, żeby w czasie pandemii zrobić to wesele. No to znaczy akurat w naszym regionie, e, no ciężko z terminami. My mieliśmy już ciężko. dwa lata przed. Ciężko było przełożyć na inny po prostu termin. No oczywiście, że się denerwowaliśmy, ale no, stwierdziliśmy, że no, nie ma takiej możliwości. Jeżeli już tyle czekamy, to nie będziemy tego przekładać. Akurat się udało, że mieliśmy wesele. Mhm. Nie musieliśmy rezygnować z imprezy, które, na którą tak czekaliśmy. No bo ślub jest najważniejszy, ale no, wracać do, do domu to smutno. Wasz początkowy plan, takie wesele marzeń, to, to byłaby impreza na ilu gości? No, mieliśmy 120 zaproszonych, wiadomo, nie wszyscy zawsze przychodzą. Mm -hmm. no, celowo mm -hmm. przyszło 65 osób. Czyli nie mieliście takiej sytuacji, że poprzez obostrzenia wy musieliście obdzwonić gości i powiedzieć, słuchajcie, zaprosiliśmy 200, ale teraz jednak może przyjść tylko setka i ty się nie załapałeś, ty się nie załapałeś, ty. Tak, my nie mieliśmy takiej sytuacji, bo po prostu osami goście odmawiali. Nie mieliśmy też gości 120, to wiadomo było, że tam gdzieś się ta liczba zmniejszy na pewno. W czasie, kiedy wybraliście wesele, ilu gości można było mieć? 100, 100. Ale się obawialiśmy, że będzie 50, nie? Ty, Karol, chciałeś zmienić termin wesela, bo okazało się, że większość zaproszonych przez ciebie gości zaczęła odmawiać przybycia. No tak, mieliśmy drugi termin na 17 kwietnia. Jak widać, to wesele w ogóle by się już nie odbyło. No, ode mnie z rodziny przyszło 9 osób. Chciałeś, żeby było ich więcej. Oczywiście. Ale mówili, ja że faktycznie Karol, oni się boją, nie wiem, o swoje zdrowie, czy na przykład używali takiego argumentu, bo nie chcieli tego powiedzieć wprost, na zasadzie, hej, wiesz co, nie przyjdę, bo nie wiem, szef mi nie pozwala. Czy mówili wprost, byliś e, taką taka sytuacja i szczerość, była. ale to u mnie w rodzinie u była sytuacja. Pauliny, że powiedział, no jak pójdziesz na wesele, to dwa, to tygodnie... To dwa tygodnie wolnego musi wziąć, wziąć. No u mnie odmawiali ze względu na zdrowie. Mm, do do kościoła, kościoła przyszli wszyscy. A, Przez, przeszli wszyscy. Okay. No pojedyncze osoby nie przyszły, ale do kościoła przyszli wszyscy. No już potem na. Nawet e... jak mieli daleko, to nawet no, no, mm -hmm. 60 kilometrów, 100 kilometrów dojechali, mm -hmm. także na samej. W ceremonii byli. Powiedzcie mi, a czy na tym waszym weselu udało wam się zachować jakieś takie e, środki zapobiegawcze? Czy, nie wiem, goście nosili maseczki, zachowywali odstęp albo myli co 10 minut ręce? Kolejne, że znaczy, maseczki, wiadomo, maseczki w łazience płynne Tak, Wszystko było, ale, no, no wiadomo, no. Człowiek się bawi, odkaża. No. <głos> Czyli doustnie <głos> tak zażywaliście, do ustnie, tak? tak. <głos> hmm, byliście bezpieczni. Dokładnie. Tak. Czy ym, to wesele, które no było znacznie mniejsze niż to, które sobie zakładaliście, y, mimo tego spełniło Wasze oczekiwania? W każdym celu po prostu było... Tak fajnie, cudownie było, że powtórzyłabym to od razu. od razu. Rozumiem, że żadnych zarażeń, chorób, nie. nic nie było wśród gości, nie. czyli nie. udało się. Tak, tak. Czy macie takie wrażenie, że pomimo COVID-u ta celebracja miłości jest jednak ważniejsza i, i to robienie tych uroczystości naprawdę ma sens, pomimo tego, że jest obciążona pewnym ryzykiem? No jasne, no przecież gdyby to się wszystko przełożyło w czasie, to teraz byśmy nie oczekiwali dziecka ani… Naprawdę? Naprawdę. Agretonuje, a, a już wiesz, czy to jest chłopak czy dziewczynka? Łapczyk. Wow, a macie imię? Sebastian myśliwy. Oba I kiedy, kiedy, kiedy? W zierni po początek, także po rocznicy zaraz. Ale super! Hmm. No to szczęściarze! Bardzo Wam dziękuję, że jeszcze w tym wyjątkowym stanie zdecydowaliście się tutaj przyjść, spotkać. Super! Dziękuję bardzo. bardzo, dziękuję bardzo. Dziękuję. bardzo. <głosy> <głosy> Maseczka, moim zdaniem, musi być, żeby jakby... Ograniczyć rozprzestrzenie się, i do tego mam nadzieję, no jakby uważam, że dezynfekcja rąk jest okej. Okay. No właśnie, tak, może trochę ograniczyć ilość osób, najbliższa rodzina, żeby to jednak było wydarzenie dla bliskiej rodziny, e, a niekoniecznie dla wszystkich, wszystkich, e, no ale żeby jednak dać możliwość, żeby się to odbyło. Trzeba odległość, 2 metry, tak. E, dezynfekcja, najlepiej. Co się dobrze bawić? Zdrowy rozsądek, dbanie o siebie, też respektowanie innych osób, na pewno to zadziała lepiej niż gdzieś tam zmuszanie ludzi do robienia bądź robienia czegoś. Jak zminimalizować ryzyko choroby? Czy testować gości? Jednym słowem, jak zorganizować bezpieczne wesele? O tym właśnie porozmawiam z doktorem Karlo Beńkowskim. Panie doktorze, czy podczas wesela jest szansa na to, żeby zachować bezpieczny dystans? A jeżeli się go przekroczy, to jak sobie z tym radzić? Czy nagle lecieć i dezynfekować ręce, czy są jakieś inne sposoby, żeby było bezpiecznie? Znaczy tak, zacznijmy od tego, że transmisja wirusa poprzez zanieczyszczoną, zakażoną powierzchnię, mhm. jest dużo mniej prawdopodobna niż poprzez bezpośredni kontakt. Jak temu zapobiegać? Poprzez noszenie maseczek. Natomiast jeżeli chodzi o wesela, to gdyby je organizować na świeżym powietrzu, to wiadomo, że ten wiatr, który samo powietrze, rotacja powietrza wpływa korzystnie na to, żeby redukować ryzyko takiego ukierunkowanego przesłanie tych wszystkich, ataków, tak, tych wszystkich e, kropelek śliny. Natomiast z weselami wiąże się też jedna bardzo istotna ceremonia, że zwykle jednak jest jakaś msza w kościele. Mhm. I to jest, mi się wydaje, taki najbardziej, najgroźniejszy moment dla wszystkich gości, ponieważ są wszyscy w zamkniętym budynku mhm. e, i nawet jeżeli mają maseczki, no to jednak to wydychane powietrze w środku, ono cały czas rotuje i, i te kropelki śliny z, i areozol z z wirusem, po prostu, mogą być niebezpieczne dla gości. Jak organizatorzy tego wesela mogą tak naprawdę odpowiedzialnie zadbać o to, żeby no zminimalizować właśnie to ryzyko y, zarażania się gości między sobą? Mogliby przełożyć termin, to jest jeden ze sposobów, ale pary rozum... są tym wykończone, Panie Doktorze, już nie! No, rozumiem i prawda też jest taka, że tak naprawdę nie wiemy, ile to potrwa, ale wiemy, czym możemy zapobiegać y, zakażeniom szczepieniami ochronnymi. W ogóle teraz SCDC, czyli taka jakby europejska filia CDC wydała takie oświadczenie, rekomendacje, że jeżeli w jednym pomieszczeniu są osoby, które są zaszczepione przeciw COVID-19, to one mm -hmm. mogą w swoim towarzystwie być bez maseczek. I myślę, że gdyby wprowadzić, znaczy no w ogóle jak już wprowadzimy powszechne szczepienia we wszystkich grupach w naszym społeczeństwie, no to będzie taka możliwość. Ja w momencie, jak tylko ta pandemia się zaczęła i, i pojawiały się pierwsze obostrzenia, to powiedziałam o tym, że może dobrym rozwiązaniem, żeby przed wejściem na salę czy tam do kościoła, po prostu wszyscy goście byli przetestowani. To jest według doktora dobry kierunek, czy, czy, czy jednak błądziłam? Znaczy no, to zależy, bo mamy różne rodzaje testów. Mamy testy mhm. antygenowe i te testy PCR, które sprawdzają, wykrywają materiał genetyczny wirusa. Testy antygenowe one są skuteczne w diagnostyce, ale u pacjentów objawowych. Tak? Czyli jeżeli ktoś miałby objawy infekcji, wykonamy im taki test antygenowy i wyjdzie dodatni, no to możemy śmiało postawić diagnozę, że jest to COVID-19. Natomiast na taki wynik takiego testu czeka się mniej więcej 15 minut. Natomiast jeżeli chodzi o testy genetyczne, te PCR, no to tutaj na wynik czekamy kilkanaście godzin, więc to już by się tutaj gorzej sprawdziło. Natomiast te testy mogłyby nam wykryć osoby, które są skąpoobjawowe. Pomysł, pomysł do rozważenia na pewno. Tylko mhm. czy w życiu by się to sprawdziło? Trudno mi powiedzieć. Czyli pan doktor jest zdania, że osoby, które są zaszczepione, rozumiem już dwiema dawkami i odczekały jeszcze jakiś okres czasu, powinny mieć możliwość wejścia na to wesele i nie powinny być wliczane w tą liczbę osób, które są e, jakimś takim ograniczeniem. To jest tak. Wiem, że były pomysły, żeby osoby, które są zaszczepione pełnym cyklem szczepienia mhm. i nabyły tę odporność, nie były wliczane do sumy osób, które przebywają na danym wydarzeniu. Jak to aktualnie jest, to wiemy, że to jak w kalejdoskopie się zmienia. Mhm. Natomiast wiemy, że u takich osób jest niskie ryzyko, żeby, żeby one były zakażone bądź transmitowały wirusa, ale jednak takie ryzyko istnieje. Ale tak jak wrócę do tego wątku, że osoby, które są zaszczepione mhm. tym pełnym schematem i przebywają w jednym pomieszczeniu, to mogą być bez maseczek. Takie są zalecenia, znaczy rekomendacje i, i CDC, y, bo właśnie to ryzyko tej transmisji wirusa między takimi osobami jest skrajnie niskie. Y A y, co jeszcze oprócz no, testów, które nie są w stu dobrym pomysłem, oprócz szczepienia. Co jeszcze można zrobić, żeby to wesele było jak najbardziej bezpieczne? Czy Pomysł może być trochę abstrakcyjny, ale mhm. możemy chronić gości w taki sam sposób, jak lekarze chronią i jak lekarze i pracownicy ochrony zdrowia chronią się przed pacjentami covidowymi, czyli mhm. chronić przede wszystkim śluzówki, założyć gogle, maskę, FFP, <śmiech> e, przyłbice <śmiech> do tego, można <śmiech> też założyć kombinezę. <śmiech> Ja to sobie wyobrażam, tylko ciężko by to było nazwać weselem, to raczej jakieś takie creepy party. Albo white party. <śmiech> albo white Są też żółte, tak? Są też żółte, tak. Czyli white party albo yellow party. Niebieskie też są. Aha, okej, okay. Czy gości mieliby rodzaj wyboru. Na przykład para młoda na biało, a, a goście, nie wiem, w innym kolorze. <śmiech> no dobra, ale tak serio teraz? <śmiech> no tak serio, no nie wiem, trudno mi tu znaleźć jednoznaczną odpowiedź na to pytanie, bo z jednej strony rozumiem ludzi, którzy chcą chcą takie wydarzenie utworzyć i chcą na nich mieć najbliższe osoby, ale z drugiej strony musimy mieć na uwadze jeszcze taką odpowiedzialność społeczną wobec, wobec innych ludzi, wokół których żyjemy, że to, że my czy 80% gości, no bo mniej więcej tyle, osu, tyle procent osób choruje łagodnie, przechoruje sobie łagodnie w domu, to niestety te 15-20% przechoruje ciężko bądź krytycznie. I to jest to brzemię, które uważam, że Polak-katolik nie powinien nosić. Pan doktor by nie wziął na siebie takiej odpowiedzialności? Nie, ja uważam, że powinny, po, takie, takie wydarzenia powinny zostać odsunięte w czasie. Do momentu, kiedy nasze społeczeństwo się wyszczepi w odpowiednim stopniu i ta ryzyko transmisji wirusa będzie dużo niższe niż teraz. Pary młode nie będą doktora lubić, wie, wie doktor to, tak? Nie muszą mnie lubić, ale jeżeli zachorują, to ja będę ich leczyć. <śmiech> Niewątpliwie organizacja takiej imprezy łączy się z odpowiedzialnością i o tym trzeba pamiętać, także moi drodzy, Wydaje mi się, że odpowiedzialność to jest słowo klucz, o tym pan doktor też wspomniał. Dziękuję bardzo, panie Dziękuję bardzo. No, raczej powyżej 50 osób byłby strach większy, ale też zależy od wielkości sali przecież. Nie, myślę, że nie ma sensu żyć w ciągłym strachu, tak, już myślę, że na tyle długo Jesteśmy w takiej sytuacji, że osoby, które o siebie dbają i tak będą o siebie dbały, te, które są mi odpowiedzialne, tak naprawdę nie, nie jesteśmy w stanie nikogo zmusić. Tak, czułabym się bezpiecznie, ale ja patrzę z drugiej strony, ponieważ moja mama jest dekoratorką właśnie wesel i tak dalej i ma straszny spadek tak samo i no, boli ją to na pewno, ponieważ jak z tego jednego jest, jak wyżyjemy, a teraz nagle od roku nie ma nic, co to, to na pewno bardzo nas dotknęło. Znaczy, teraz już mamy możliwość szczepień, więc osoby, które obawiają się, że mogą i dotyczyć jakieś groźniejsze powikłania, powinny po prostu się zaszczepić albo unikać tego typu imprez. Natomiast osoby młode, które e, przykładowo, tak jak ja, przeszły covid i wiedzą, że dla nich nie stanowi to jakiegoś większego zagrożenia, to myślę, że jak najbardziej nie powinny się przejmować. Restrykcje, ryzyko, choroby, zagrożenie, pandemia, wirus. COVID. Są to słowa, które słyszymy codziennie już od ponad roku. Ale te słowa na pewno nie kojarzą się ani z weselem, ani już tym bardziej z miłością. Jak więc stworzyć ten swój najpiękniejszy dzień i nie zwariować, czerpać z tego przyjemność, dobrze bawić się podczas uroczystości? O tym wszystkim porozmawiam z psychoterapeutką Leą Jarmołowicz Turczynowicz. Lea czy tworzenie tego najważniejszego dnia w tych super trudnych okolicznościach wpływa w jakikolwiek sposób na relacje młodej pary? Jak e, powiedziałaś, e, najważniejszego dnia, mhm. to ja już sobie wyobrażam, e, co za tym idzie. No to jak ktoś ma takie podejście w covid e, do tego wesela, to jest koniec. Aha. <śmiech> to, <śmiech> można powiedzieć, że, że dokładnie ten najważniejszy dzień oczekiwania, już i tu rodzina, i to wszystko. To rzeczywiście jest. No to już polegliśmy, a takie paniki gotowe, właściwie tylko płakać, odwoływać i. Czyli za, za duże napięcie emocjonalne. Tak, tak sobie myślę, że, yy, yy, że to podejście w ogóle do, do, do tego dnia. Już takie przyklepanie tego, że my chcemy razem do końca życia i yy, yy, to to jest taka istota i to rzeczywiście może czynić na początku takie wyobrażenie, <śmiech> to jest najważniejsze, ja myślę, że wszystko co najważniejsze to jest tak naprawdę po ślubie. Po tak, prosto. to jak oni sobie mają poradzić w tych a takich powiedzmy sobie zrównoważonych przygotowaniach? w tym trudnym czasie i, i, i, i, i czy, czy fakt, że jesteśmy bombardowani cały czas tymi e, statystykami, negatywnymi informacjami i tak dalej tak dalej, czy to odbija się ogólnie na związkach i relacjach, szczególnie w tym czasie, kiedy się przygotowują do ślubu, czy nie? Myślę sobie, czy, że czy to może ich zbliża, bo muszą pewnie zależy e, przejść od pary, przez to? Nie? Właśnie to pewnie zależy od pary, bo jedne pary powiedzą kulcze. Nareszcie możemy zbyć ze sobą więcej. Okej, okay, mm -hmm. nie wiem, ty miałeś pracę wyjazdową, nie wiem, ci, ciągle cię nie było w domu, a teraz jesteśmy cały czas razem, nie? Mm -hmm. To daje taki, takie więcej takiej bliskości fizycznej nawet. No, nieważne, że pracujemy w dwóch oddzielnych pokojach, ale jeśli para mm, spojrzy na to, taki pozytywnej strony, to, to, to wyobrażam sobie, że wtedy budowanie właściwie każdej rzeczy będzie dużo łatwiejsze, a tym bardziej ślubu. Często te nasze plany były właśnie na takie ogromne wesele, a tak. przez te restrykcje musimy zmienić ten swój plan, dostosować go do obecnej rzeczywistości, to od nas wymaga no właśnie tego spojrzenia innego, żeby tym tak. dniem nadal się cieszyć, ale pozostają takie przykre obowiązki, które muszą zostać załatwione, czyli na przykład 180 osobom musimy powiedzieć, wiecie co, pierwotnie Was zaprosiłam, ale teraz jednak nie załapaliście się na wesele. Tak. Myślę sobie, że przecież zapraszamy na nasze, śluba, na nasze śluby osoby, które są nam bliskie, mhm. tak? No więc e, jeżeli zadzwonimy do tej osoby, powiedzieć, słuchaj, e, chcieliśmy, żebyś był na naszym weselu, czy chcieliśmy, żebyś była na naszym weselu, no ale jak wiesz, e, są ograniczenia, dbamy o zdrowie. Dlatego zdecydowaliśmy się, że niestety nie możemy Cię zaprosić na tą, na tą ceremonię. Natomiast jeśli byś chciał, to nie wiem, na przykład, są takie e, przecież e, możliwości, nagrywamy całą ceremonię i możesz sobie ją oglądać z domu, jeżeli to byś nie chciał jest być jest Ja myślę sobie, że to jest super wesołe. A ja, czy w życiu chodzi o to, żeby zawsze było tak idealnie wesoło i wszystko idealnie? No nie, ale jednak wiesz, zawsze ten ślub jest takim magicznym momentem w życiu, wiesz, małe dziewczynki no tego o osób. tym. Y, y, y, y, wizualizują to sobie i oczywiście to, to, o czym Ty mówisz, jest bardzo ważne, żeby ja też jestem po tej stronie, że zawsze staram się patrzeć pozytywnie na sytuację, znaleźć jakiś plus nawet w najgorszym momencie. Ale jednak dla wielu osób to jest sytuacja, gdzieś tam, że gdzieś tam pogrzebywane są ich plany i marzenia. Możemy złościć się na każdy temat, ale to rzeczywistość się nie zmieni, więc zamiast się koncentrować na tym, czego nie mamy i nie możemy mieć, to ja zachęcam do tego, żeby się zastanowić, a co ja mam? Co ja mam? Jakie rzeczy mi się udało w życiu Faceta, mieć? Faceta, żeby ten ślub z Mam, mam męża, którego kocham, mam przyszłego męża, którego kocham, co dla nas jest tak naprawdę ważne? Czy dla nas jest ważne, czy z nami usiądzie tutaj 200 osób, a może nagrajmy im film, jeżeli nam zależy na tym, zróbmy jakiś fajny film. Nawet, y, nagrajmy to we dwoje, usiądźmy przy sobie, nagrajmy przysięgę, dajmy im coś, to jest tak naprawdę zaproszenie do kreatywności. Y, y, ja powiem szczerze, że poza oczywiście tymi tragicznymi konsekwencjami zdrowotnymi śmierci covidu, to myślę sobie, że w wielu takich, takim rozwoju naszym y, ludzkim, to ten covid to jest taki właśnie Uważaj, to jest takie... Y, zatrzymaj się i zobacz, co jest ważne w Twoim życiu, w Twoich relacjach, w Twoim postrzeganiu świata. Ja jeszcze chciałabym porozmawiać o odpowiedzialności. Czy młoda para y, Ponosi odpowiedzialność za to, co się wydarzy na tym weselu. No i pewnie tak jak w każdej sprawie, trochę jesteśmy my za to odpowiedzialni, a trochę ci ludzie, którzy przychodzą. Generalnie każdy człowiek jest w życiu odpowiedzialny sam za siebie. Natomiast mhm. jeśli chcielibyśmy rzeczywiście z takim balansować trochę taki ciężar może tej odpowiedzialności dać, mhm. no to pewnie najlepiej byłoby zadać sobie najpierw pytanie. Po co ten ślub? Czy dla nas? I rzeczywiście, no, logicznie to ograniczyć do minimum. To jest bardzo indywidualna sprawa, ale ja naprawdę zachęcam do tego, żeby nie ceremonia była istotą ślubu, okay. a żeby, żeby to, co się ma w nas wydarzyć, e, państwa młodych, tak, żeby to, co się tutaj wydarzy, że to jest magia. A czy to magię będzie oglądało 300 osób, czy 3? Naprawdę to nie masz takiego znaczenia. Czy ten bukiet jest różowy, czy fioletowy. No dobra, tu bym już po no. o... Dobra, nie przeginaj, okej. Okay? Nie wiem, jak... że jestem po tej drugiej stronie trochę. Ale nie, bo, bo zobacz, bo jak robisz, nawet masz pięć osób obok siebie, a zdjęcia, które zrobisz, one zostaną. Jakby ja rozumiem to na przykład też z perspektywy m, posiadania m, sklepu Concept Store, w którym są sprzedawane tak. suknie. Ja widzę podejście dziewczyn, one mówią do mnie tak, Izabela. Okej, okay. może być tak, że nie zrobię swojego wesela na 200 osób, okazało się, że nie zrobię nawet na 50, ale tak naprawdę ilu będę miała gości? to nie ma wpłynąć na to, jak ja chcę wyglądać. To jest mój dobrze. dzień, chcę mieć no piękne dobrze. zdjęcia, chcę pięknie tak, wyglądać, tak. Yy, nie mam wesela na 200 osób, mam obiad na 20, tym bardziej o niego dbam, on jest jeszcze bardziej dopracowany. I super! Więc to jest na przykład coś, co ja bardzo rozumiem, szanuję, bo jednak tak. wiesz, yy, Można, to bo się zostanie to jest... z nimi na zawsze. No właśnie! Nadal, pomimo tego, że jest niewielu gości, ta Panna Młoda chce zaskoczyć Pana Młodego swoim wyglądem, chce zrobić na nim to wrażenie, wiesz, jednak te emocje są bardzo cały czas ważne w ciągu tego dnia. Żeby się weryfikować jakby moje potrzeby jest tak. jakie co możliwe, co ja bym pragnęła, co bym chciała, a co jest możliwe. Mm -hmm. Bardzo mi zależy na tym, żeby ta suknia była przepiękna, żeby miała, ja była... no to zadbam o to. Tak. I nie mogę, nie zobaczę tego 200 osób. No maczul trzy, ale rzeczywiście, jej potrzebą było to, że ona chce się czuć I super! Już I, wiesz, i ty tyle sobie... rzeczy. Często dziewczyny czują, że już tyle rzeczy mają odebranych, że chociaż tego im nie odziorą. O, widownie. Ale dla tej tego... widowni ty często no, no, robisz wiele właśnie, rzeczy. To, przecież mógł, a, ale można zrobić w pałacu, nie? Ale teraz zaczynają to robić dla siebie, co jest właśnie mm. tym, o czym ty mówisz. Słuchajcie, podsumowując, wydaje mi się, że ta otwartość i dojrzałość to są dojrzałość. takie dwie cechy, które są nam w tym wyjątkowym czasie niezmiernie potrzebne. Musimy troszeczkę przyłożyć do nich więcej uwagi i wtedy poradzimy sobie z każdą sytuacją, nawet tą najtrudniejszą. Chcemy pooddychać, trzy <śmiech> oddechy, po czasem pięć… I do przodu. I do przodu. Dziękuję Ci, bardzo. Dzięki bardzo, hej. Anna, wystarczy, że wejdziesz w katalog firm na WeddingDream.com. To ogromna baza usługodawców, z łatwością sprawdzisz tam terminy, ceny, nawet mapy dojazdów i ustalisz termin spotkania. Aha, i nie zapomnij o torcie. Proste. Prawda? Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień.